Ważna uwaga, jeżeli przedłużasz orzeczenie lotniczo-lekarskie, przynieś stare orzeczenie, szczególnie jeżeli robiłeś je w innej firmie medycznej, także pomoże mi to sprawnie zakończyć proces orzekania wobec Ciebie.